Według psychologów, którzy badają język ciała posiedzenie postawy o rozmieszeniu ludzi. Punkt jest to, że robimy, że nie ścisło i ponieważ to przez naszą subskrypcję znalazł nasze ukryte instynkcje i życzenia. Zobaczymy ludzie wobec osób, w którym są one miejsce. Pozycja, a czasami ludzie wolą siedzieć w tej pozycji i chcą kierować się zasadą, jeśli zakryje głowę kocem potwór odejdzie. Uważają, że problem rozwiąże się sam. Czasami takie podejście działa a ludzie są szczęśliwi ale czasami nie w takim przypadku problem jest wskazywany komuś innemu. Łatwo jest komunikować się z takimi ludźmi nie są nudni łatwo się zmieniają i rzadko przetwarzają tę samą myśl przez okres jednego tygodnia. Ci ludzie są bardzo kreatywni, czarujący i trochę dziecinni. Najpierw powiedzą coś, a potem pomyślą, co zrobili. Pozycja B. Ludzie, którzy siedzą w tej pozycji są marzycielami. Mają wielką wyobraźnię i chcą marzyć o rzeczach. Ludzie nazywają ich duszą zespołu lub firmy. To nigdy nie jest nudne, ponieważ często generują nowe, a czasem niesamowite pomysły. Chcą podróżować i łatwo nawiązać nowe znajomości. Z niecierpliwością czekają na poniedziałek lub na nowy rok, aby rozpocząć nową stronę w swoim życiu, ponieważ wszystko może rozpocząć się w tym momencie bez zastanowienia się nad tym. Szybko zmienią swój wygląd partnera, firmy, miasto, a nawet stan. Wszystko to jest dla nich całkowicie normalne. Pozycja C. Ci ludzie wiedzą jak wygląda komfort. Mogą nie spędzić weekendu idąc do centrum handlowego i nadając mu perfekcyjny styl, ale mogą spędzić dużo czasu wybierając odpowiednie perfumy lub kremy. Ich stosunek do ubrań może być bardzo skomplikowany, dlatego są bardzo kapryśne i wybredne. Często są otoczeni tak zwanym chaosem, ale w tym co inni uważają za chaos istnieje pewien system logiczny, właściciel może znaleźć wszystkie niezbędne rzeczy z zamkniętymi oczami. Główną słabością tych osób jest niemożność skupienia się na czymś specjalnym i nie mogą koncentrować się przez dłuższy czas. Co więcej łatwo znikają z tematu. Pozycja dzieci, którzy siedzą w tej pozycji nie chcą się spóźnić i nie chcą, aby inni się spóźnili. Są inteligentni, inteligentni, wrażliwi i wierzą, że zły pokój jest lepszy niż dobra kłótnia. Ci ludzie czują się nieswojo jeśli ktoś pokazuje swoje uczucia w miejscu publicznym bez względu na to czy jest to namiętny pocałunek czy kłótnia małżonków. Jeśli osoba chce usiąść z połączonymi nogami i opierając się na całej stopie ta osoba jest otwarta bezpośrednia i może nieco bezczelna. Co więcej jest bardzo zgrabny z natury. Jeśli w tej pozycji osoba chce podnieść górną część stopy umieszczając ją na piętach upewnij się, że nawet jeśli wydają się powściągliwi są w rzeczywistości gotowi by przeciwstawić się wszystkim. Świat dla tej osoby jest nieprzyjaznym otoczeniem a jego dom jest rodzajem schroniania fortecą za której murami mogą się ukryć przed wszystkimi problemami. Wszelkie zastrzeżenia na ich koncie są uważane za aluzję, że coś jest z nimi nie w porządku i natychmiast rozpoczyna kontratak. Pozycja Ci ludzie nie spieszą się i jeśli wejdą w związek małżeński nie spieszą się, aby stworzyć rodzinę zanim zdobędą wykształcenie i zdobędą karierę, ponieważ wierzą, że wszystko ma swój czas. Są scharakteryzowane jako uporczywe, które czasami mogą zmienić się w upór i przyspieszają w kierunku celu życia. Ambicje są główną zachętą dla tych ludzi aby zapomnieli o swoich kaprysach i ruszają do miejsca w którym spełniają się marzenia. Ich wygląd jest dla nich bardzo ważny i nikt nie wie co zrobią aby utrzymać idealną formę. W głębi duszy jest mała niepewność i często akceptują krytykę nawet przyjazną i konstruktywną z zastrzeżeniami.